Czy twój WOMP będzie miał dokumentację z poprzednich badań za jazdę po alkoholu, pomimo, że minęło już wiele, naprawdę wiele lat od poprzedniego zdarzenia, a wyrok uległ zatarciu w rejestrze skazanych? Oczywiście zapytanie mojego widza. Dzień dobry panie doktorze. Niestety podwinęła mi się noga po raz drugi. Jazda w stanie nietrzeźwości. Póki co czekam na uprawomocnienie się wyroku. Jednak, wybiegając trochę w przód, chciałbym zapytać, ile czasu figuruje w WOMP informacja o tym, że przechodziłem już badania w związku z moim pierwszym wyskokiem. Czy jak pojawi się tam po raz kolejny, to od razu mam pieczątkę Recydy wista? Czy w związku z tym faktem zatarcia poprzedniego przestępstwa mogę stwierdzić, że jazda pod wpływem zdarzyła mi się po raz pierwszy, przepisy się trochę pozmieniały i warto by mieć zaświadczenie o rocznej abstynencji. Jednak jeżeli dostanę skierowanie powiedzmy za pół roku, to trudno abym takowe zdobył. O prawo jazdy mogę się starać dopiero za 2,5 roku, przy dobrych prognozach, więc gdybym oblał badania przy pierwszym podejściu, to właściwie się nic nie dzieje. Także, jeżeli prawo jazdy zabrano na powiedzmy 2,5 roku, 3 lata, to znaczy, że tam tych promili troszeczkę było. Wolałbym tego uniknąć, bo wpływa to bardzo negatywnie na morale, także trudno się dziwić, że widz jest tutaj troszeczkę zdołowany i proszę mi jeszcze powiedzieć, czy jeżeli starosta mojego miasta skieruje mnie na badania lekarskie do WOMP w Lubinie, to czy równie dobrze mogę zrobić na przykład badania w obrębie województwa we Wrocławiu. I wracając do tych pytań, wierz mi, że w przyrodzie nic nie ginie, a tym bardziej dokumentacja medyczna w wąpach. No, w takich przychodniach, w większych przychodniach jest rejestr elektroniczny, w mojej przychodni też jest taki rejestr i ktokolwiek po cokolwiek do mnie przyszedł, a tym bardziej w WOMP-ie przyszedł, gdzie jest dużo spraw roszczeniowych, to po prostu wystarczy parę minut, aby ustalić czy byłeś, czy nie byłeś. Wszystko co możliwe się wpisuje. I podczas badania być może zwrócisz uwagę, że lekarz będzie miał tą starą kartę wyciągniętą z archiwum i wszelakie choroby, które wcześniej miałeś sobie tam przejrzy i będzie jakoś analizował. A nie mówiąc o tym, o badaniu za jazdę po alkoholu czy w stanie nietrzeźliwości. oczywiście, że ta recydywa będzie brana pod uwagę, świadczy to o tym, że nie wyciągnąłeś wniosku z poprzedniego wyroku i będziesz niestety stanowił potencjalne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. No zastanów się, za drugim razem puszczają cię płazem, a ty sobie trzeci raz wsiadasz i baja bongo swoim brum brumkiem, prawda? I znowu tam nie mówię po czym. I czy łatwiej będzie te przejść recydywistyczne badania, te kolejne badania? I będę brutalnie szczery, nie sądzę. W sumie kredyt zaufania wyczerpałeś już za pierwszym razem. Otrzymuję naprawdę setki maili od osób, których yy, jedynym takim motywem jest to, że powtórne przejście badań jest sporym problemem. Ci ludzie naprawdę zachowują abstynencję, chodzą tam po jakieś AAA, chodzą po jakichś różnych tych, a czasami zdarza się, że WOM chce mieć konkretnie tak jak napisane w rozporządzeniu roczną abstynencję alkoholową, udokumentowaną tam przez terapeutów, przez psychiatrów, a nie tam pisma za, czy z jakichkolwiek innych instytucji zajmujących się tym problemem. No, jest druga strona medalu, bo czasem pod komentarzem pod wideo. No, niektórzy zuchy piszą, że było łatwo, miło, przyjemnie, ura bura, wielka chmura, nic tylko pić, wsiadać za <grywanie> kierownicę swojego tam brumbrumka, prawda, dać się złapać, no i potem badać się po wąpach. No, z reguły w takich komentarzach jest mało konkretów, co się naprawdę wydarzyło, a być może były jakieś drobne detale, że tą sprawę zmieniały. I według mnie bezproblemowe kolejne badanie będzie dla Ciebie raczej wyjątkiem niż regułą, no ale może się zdarzyć, że lekarz miał jakiś dobry dzień, ale odwrotna sytuacja też istnieje i lekarka mogła mieć dzień nieco gorszy i wierz mi, że zdarza się to nieco częściej. Natomiast co do badania po różnych wąpach, według przepisu obowiązuje ci się miejsce zamieszkania, ale odkąd w dowodach czy już chyba niedługo w prawach jazdy nie będzie żadnego adresu, to teoretycznie to co powiesz, to biorą za dobrą monetę. Możesz się badać po wąpach całej Polski a po wąpach województwa. Tym bardziej nie słyszałem, aby to ktoś specjalnie sprawdzał. I WOMP Wrocław jest tutaj naprawdę logicznym wyborem dla tego widza, ponieważ nie tylko to, że jestem lokalnym patriotą i ten WOMP mnie nadzoruje, ale wydaje mi się, że lekarze są tam konkretni, ściśle trzymają się przepisów i z opowieści wynika, że nie ma takich horrorów i łatwiej jest nieco to przejść niż na przykład w województwie śląskim Nie powiem o słynnym WOMP-ie. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak masz coś do powiedzenia na temat recydywistycznego badania w swoim womp -ie? jak to przebiegało? Zrób to w komentarzu do tego wideo, bo tak naprawdę wiem tylko tyle, co napiszą mi moi widzowie. Sam jeszcze miałem to szczęście, że w womp się nie badałem, aczkolwiek przypominam sobie zdarzenie sprzed lat 18, że należały mi się takie baty za przejazd w stanie nietrzeźwości, że szkoda, że ktoś nie wziął pasa i nie zlał mnie po dupie, ale mimo wszystko jakoś mi to doszło do głowy, raz się udało i więcej, nie wsiadłem po alkoholu do jakiegokolwiek pojazdu, poza tym, że byłem пассажирам.